Środa Śląska, park na rogu ulicy Kolejowej i Mleczarskiej, niedaleko Poczty. Proszę zobaczyć, jakie śliczne kwiaty. A to wszystko 21 maja 2013 roku. Muchawce, latawce, wiatr. Nie udało się.